Moi drodzy, ponieważ widzę, że ostatnia rozmowa z Robertem i Moniką Janowskimi wzbudziła w Was bardzo duże emocji. Monika ma mnóstwo tutaj fanek i fanów, bardzo licznie komentujecie ten film i ogólnie chcielibyście więcej, to my dla Was przygotowaliśmy to więcej. Ponieważ moja rozmowa z Moniką i Robertem trwała nieco dłużej niż ta, którą puściliśmy Wam na YouTube, to przygotowaliśmy dla Was materiał specjalny. Kolejne fragmenty tej rozmowy naprawdę w wspaniałej, emocjonalnej. E, dla mnie ta para jest ogromnym odkryciem. Widzę, że wy podzielacie te moje emocje. Więc materiał specjalny do obejrzenia już teraz. Posłuchajcie, ale e, no to wykazaliście się też taką ogromną dojrzałością. No bo jednak ty mieszkasz w Stanach. Robert samolotem... Never. Never Nie, never lata. znaczy, never never. A, nie latam. Jeszcze. Mhm. Więc ty po prostu musiałaś ja być tak. na tyle nim oczarowana, że wróciłaś do Stanów, spakowałaś swoje życie w walizki, tak. przytachałaś to do Polski, żeby być z facetem, który mieszka z dziećmi. Jakby musiałaś być tego pewna na 100%, nie. mam wrażenie. Nie, ty, nie, nie, nie, nie, nie. No, droższe, no nie, no, no ja nie umiem no, tego wytłumaczyć. Ja, no, tak, ale odpowiedź jest bardzo skomplikowana. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Ja po prostu, jak się podjęłam czegoś. To mi się tak teraz wydaje, to ja nie myślałam, ja, ja bardziej myślałam w kategoriach... Yy, Podeszłaś że, do tego zadaniowo? Tak, niestety, yy, teraz stety, ale na początku podeszłam do tego za, zadaniowo, yy, yy, że znów dziewczyny, jak, nie mogę im tego zrobić, yy, tak, trzeba wychować, trzeba... Yy. Czyli ja rozumiem, że w ogóle dziewczyny kiedy Ciebie poznały, bardzo ciepło Cię przyjęły? Bardzo. Bardzo. Myśmy się, w ogóle żeby nie było, że ja podeszłam zadaniowo i w ogóle zero uczucia. Nie, myśmy się wszyscy od razu bardzo polubili, bardzo. Mm -hmm. I z dziewczynami, i my jako para, oczywiście się bardzo kochamy, no, ale wiesz, bardzo lubimy, wiesz bardzo. To nie jest też takie proste, no, absolutnie. Y jak jesteś samotnym rodzicem mm -hmm. i teraz ma się pojawić kobieta w domu, są dwie córki, to też nie może być taka tatuś, pochopna a? rozmowa. Tak. Słuchajcie, dziewczynki będzie tutaj nowa pani, wiesz, ciocia albo coś tam i tak dalej, no to, <grym> to jest trudne i trzeba przygotować dzieci do Oczywiście. tego, prawda, więc mm, to też nie było tak, że jednego dnia prawie w, przywieźliśmy walizki, tylko y, to poznawanie to był jakiś taki etap, <grym> no ale wreszcie nastąpił dzień, gdzie ona przyszła, no, mówię, to jest właśnie moja... Y, to jest Monika? Przyszła <grymne> <słuch> rzeczy. <grymne> Ania mówiła i poszła do swojego pokoju. A, im... a czyli pełna akcja, nie na spoko, tak. A, a, a Tolka poszła sobie. Do fajne te testy. Tolka Powiedz, tak. to jest bardzo śmieszne. Ale lubisz nie bardziej zielony czy nie? Czy żółty? Bo Tolka jest młodsza, Tolka jeszcze <tuszel> wtedy to, to była, tak. Teści Czy, żółty? Super, czy ja musztardę, pewsze. czy czy horrory, czy komedie, no jakieś w ogóle pytanie od czapy mhm. i ja pamiętam tylko tak prze, prze, taki miałam przebłysk, że albo odpowiem tak Prawidłowo, albo muszę się nie. wynieść. Albo odpowiem tak jak naprawdę czuję, <grym> bez względu na to czy trafi czy nie, <grym> bo jak zacznę grać od samego początku to już jest masakra. To już jest gruz po prostu i pozamiatane. Pełna przejrzystość i starość. Tak, taki no zabawny ten Ale mi się okazało, że epizod. wszystko y, trafione, bo z Tolką wolimy majonez bardziej, wolimy komedie romantyczne niż horrory, y, lubimy kolor żółty i w ogóle jest. Mm. Powiedzieliście też o bardzo ciekawej rzeczy, że faktycznie ten etap randkowania się pojawił u Was nie bezpośrednio po Poznaniu, tylko po jakimś czasie, kiedy bardziej sytuacja na to Wam pozwoliła. Ale wydaje mi się, że to w ogóle jest piękna rzecz, o której powiedzieliście, bo to randkowanie już takie było bardzo świadome, mm -hmm. że Ty dawałeś kwiaty kobiecie, z którą byłeś 5 lat. Więc to nie była taka niewiadoma, pod tym, no, poznałem dziewczynę, jestem z nią chwilę, wysłam jej kwiaty, żeby zrobić dobre wrażenie, żeby się zakochała, żeby mieć fajny wieczór. Tylko to jakby są już takie pełnie świadome kroki. I to ma chyba jeszcze, jeszcze większą wartość, takie randkowanie po latach, co? Inaczej smakuje. Ja troszkę z, m, muszę przyznać teraz, przepraszam cię kochanie, po tych 10 latach, że y, to nie było takie spontaniczne z mojej strony na początku. Że mhm. To śniadanie to chyba było takie dosyć przemyślane, wymyślone, celowe. Bo fajna dziewczyna nie będzie miała, że czuła obciachły, to po prostu przyjdzie i, i cześć. Mm -hmm. Nie będzie miała pocha, że gdzie? Rano nie, to wieczorem od 19.00 tylko przyszła. I kurde. Taki wielki plus. Mm -hmm. Z tymi nartami? Drugi plus. Nie ja przyszedłem na randkę, rozumiesz? Ona nic! Dawałem ciała po prostu non-stop, raz nie, po raz. Ona jest jakimś aniołem, aniołem wybaczającym. jest aniołem wybaczającym. Mówię, <głos> fajne dziewczyny w ogóle zleją to i wejdą w to i normalnie, to tak, no tak się zdarza, no życie to życie, prawda? Tak. Niekoniecznie musimy, tak, przyjdzie na moment i przyszły były momenty, że tak. było elegancko, chodziliśmy sobie, i to jest też jakby naturalne. Ale tu takie, wiesz, sprawdzenie się w, w boju, w życiu, w takim codziennych obowiązkach i ten, no bo ja też potrzebowałem, Wsparcia z tej strony. W tych codziennych obowiązkach. bo jak, Tak się mówi, ale no, samotny facet nie, nie da sobie rady. Nie wierzę w to. Dobrze wychować dzieci sam pojedynkę. Musi być ta druga połówka. I musi być kobieta, musi być element domu, rodziny całej. I to wszystko Mołnia nam przyniosła, dała. I posklejała nas. I nie ma już śladów. Są ty, małe blizny zostały. Ty kiedyś tak pięknie powiedziałeś wywiadzie o Monice, wiesz? Ja nawet tutaj mam e, ten fragment, bo akurat e, mnie przynajmniej bardzo, bardzo rozczulił. Byłem emocjonalnym wrakiem, skulony, niepewny, stłamszony. A ona weszła w to, bez użalania się nad sobą. Ogarnęła cały ten połamany kram, powycierała łzy i swoją miłością nas ocalił. Mmm, najdroższy, jak ładnie. Wiesz, byś tak powiedziała. To była oh! bardzo miłe Bardzo no? miłe. Bo Życie. sama powiedziałeś, że weszłaś od razu w taką, w taką e, rutynową sytuację domową e, z, z nie swoimi dziećmi. I wiesz, jakby byłaś od razu w akcji. A kobiety lubią jednak te momenty, takiego randkowania, docenienia, właśnie takiego, tu się wystroję, tam wyjdę. Ciebie to wszystko minęło, od razu weszłaś w swoją rolę. Ale, Ale jak zostałaś ja doceniona w tym. Tak, tak, oczywiście zawsze jestem doceniona, to y, mam męża po prostu. Cierpliwego. Słuchaj, ty jesteś ale jako ona ma energię. Myślę, że tego ci trzeba było. Super, bardzo mi się to podoba. I, ten, ten a proces. ja też marzyłam, wiesz, ja naprawdę jestem y, baba. 100%. nie ma. Ja. ja w kuchni. No, ja też super. Odnalazła się wszędzie. Nie Boże, jak ona gotuje, jest masakra, y, Ja cudownie. jestem. Ja jak ty nie, nie, nie, nie. Masz taką linię. Nie, Taki nie, bo no ja, nie a ja próbuję, zawód. wiesz, i próbuję, i... <laughs> coraz bardziej. Ja wam nie. chciałem powiedzieć, drogie panie, tu mówię do kamery, że to jest ostatni mochikanin, <laughs> moja żona, bo teraz są czasy inne, teraz są czasy kultu młodości, pięknie wyglądać, social media, bywanie, zabawa, wszystko to, to, taki blik wszystko kolorowe, polukrowane. Jest tak. Natomiast zwykła żołnierka, nikt tego nie wie, jak to smakuje, dopóki się na przykład nie urodzi nagle dwójka albo trójka dzieci, to wtedy jak wpadasz w to i nie, nie wiesz gdzie włożyć ręce, no to zaczynasz rozumieć, co twoja babcia czy twoi rodzice, i jak to, jak to wszystko wygląda, czy jak to może wyglądać, oczywiście. Niektórzy sobie dadzą, dają radę, mają ludzi dookoła, ale nie wszyscy to mogą, prawda, w taki mm -hmm. sposób żyć. Dziwiłem się bardzo też z drugiej strony. Młoda, fajna laska, młoda rezygnuje z, ka z kariery w Ameryce, rzuca tam naście lat pobytu i wchodzi w takie, kur, takie ciężkie, psychologiczne, rozumiesz, yy, yy, yy. Logistycznie, nie Sytuacja, Laboratorium <laughs> wręcz, no więc to jest... Y... Ale słyszysz, na koniec dnia, ona mówi, że właśnie tego jej było trzeba. Tak. Że właśnie w tym ona się odnalazła, spełniła. Ja naprawdę, to masochizm jest. Tu. Masochizm. <laughs> jak ktoś, <laughs> ktoś marzy, żeby... żeby... My, dziękuję, ja Dziękuję, <laughs> jestem pełen podziwu, bo mówię, ja bym się nie zdecydował na to. Nie już mi to mówiłeś. Żeby... Obcy facetami, ja to jest. Ja cały czas, wiesz, wszystko... jak ktoś nie jest chce takie proste. śrubkę podkręcić, to mówię, a wziąłbyś mnie? Z dziećmi? Nie. Poczekaj, ale teraz on y, przepiękne rzeczy o tobie mówi, i możesz sobie poczytać takie laurki, ale y, zanim go poznałaś, to sobie w mediach mogłaś o nim całkiem słabo poczytać. No. Że tu dzieci, że rozwodnik, że artysta, że bawidamek, nie wiem, co tam jeszcze było. U. I to nie były rzeczy, które mogłyby młodą, atrakcyjną kobietę z Ameryki zachęcić. Nie czytałam, naprawdę. Nie czytałam. Nie, nie, nie czytałam. bo Pamiętajmy, ja musimy wszyscy jeszcze raz zapamiętać, że ja kliknęłam naprawdę przypadkowo. To nie jest tak, że ja sobie najpierw poczytałam no. i, i kliknęłam, także ja w ogóle nie, czy, nie czytałam Czyli On nie znałam Roberta. Nie, znałam Roberta tylko i wyłącznie z metra, byłam fanką, okay. jeździłam za metrem, trafiałam głównie na, na, na Ciebie i na Edytę, tak, hmm. ale naprawdę jeździłam, ja byłam taka trochę psycho. Wszędzie, więc trafiłam chyba raz na kasie Groniec i na ten drugi wiesz, na, y, ale trafiłam, także znałam z metra i koniec. Później cała, I cała, cały, po prostu... cały program, cały, paręnaście lat później jak Robert prowadził program w, y, y, w innej telewizji niż Polsat to ja tego już nie znałam, już nie znałam Roberta z tej strony, nie oglądałam jedynki, nie oglądałam tego programu, więc no oczywiście jak, jak, jak jest Robert Janowski, no to dla mnie jest przede wszystkim metro, tak? teraz może dla nowego pokolenia, dla naszych dzieci, które znają tylko metro z CD, bo mamy to, no to wiadomo, że jesteś prowadzącym, dla innego pokolenia jesteś już, Byłem. byłeś prowadzącym, teraz dlatego jesteś, twoja twarz brzmi znajomo. Więc no, wiadomo, że inaczej. Dla mnie to był cały czas, więc jak mi się kliknęło Robert Janowski, to nie jest tak, że ja nie wiedziałam, kto kompletnie. Znaczy nie, nie mogłam być pewna, czy to jest ten faktycznie, bo tych Robertów Janowskich y, fake, takich kont jest tam naprawdę sporo. No i co? No, i nic. super. Czyli jesteście szczęśliwą, pewną już rodziną. Młodą. <śmiech> Parą młodą, rodziną <śmiech> no już, już ze starzem. No tak, tak niby normalnie, wiesz, bez szaleństw takich. Żyjemy sobie spokojnie, chodzimy czy? kupujemy sobie teraz te wyciskarki, bo <śmiech> <obrotowe>. <śmiech> Czyli zdrowo Zdech sobie żyjecie. Ale, <śmiech> Ale słuchajcie, powiedzcie, czy jest w waszym życiu coś, czego wam brakuje? Pewnie mm -hmm. by się znalazło. Mm. Mi brakuje tego, że jest za dużo zimnych miesięcy. Czyli słoneczka, ciepełka, energii ze Dlaczego? słońca ci brakuje. Ja, bo mam motor od wielu lat i bardzo krótki te jest okres motocyklowy, więc chętnie bym pojeździł wiele miesięcy dłużej. Mhm. Pojeździlibyśmy mhm. razem, więc no, to tego nam mi brakuje tylko. Mhm. A Ty, Monia? Mi brakuje yy, dziewczyn, dziewczyn moich, mhm. bo już poszły sobie, yy, Aniela poszła, pojechała do Paryża, y, kawał, a tolka we Wrocławiu, więc trochę, ale myśmy, my bardzo dużo czasu razem spędzałyśmy i, i ja widziałam tak... frunęły no. W, w, tak, od, wiesz, jak miały 11 lat, 13 i teraz 23 i 21, no to jest w ogóle przepaść, rozumiesz? Ja ten, ten, ten czas przechodzenia z, dzie z dzieci z na, do, kobiety, na młodzież, no. na kobiety, y, bardzo przeżyłam, ale taka byłam też y, spokojniejsza, że ach, Dosyć już tych pomidorówek, już wiesz, tego pierdyka już wystarczy, już można sobie, i teraz idziemy sobie na kawkę, bardzo dużo czasu spędzałyśmy razem, mm. by trójkę. Mm. I tego, kurde, Obaczmy. za daleko są. No to słuchajcie, ja Wam życzę, żeby w tym Waszym nowym życiu, jako para była masa miłości, masa energii, tej dynamiki, wszystkiego o, dobrego, o, o, czego potrzeba. no i czego, no więcej słońca. Czego no i Państwu jest... życzymy wszystkim. Kochajcie się, mimo, że to nie jest takie proste, ale możliwe.